W tej części kontynuujemy tworzenie kodu gry polegającej na odgadywaniu losowanych przez program liter. W poprzedniej części materiału zaimplementowaliśmy minimalną wersję tego programu. Obecnie gra umożliwia jedynie odgadywanie pojedynczego znaku alfabetu. Mieliśmy jednak okazję wstępnie omówić proste typy danych oraz podstawowe operacje. Teraz zaczniemy usprawniać kod naszej gry, ale zostaniemy jeszcze przy wersji umożliwiającej odgadywanie pojedynczej litery. Zaczniemy od modyfikacji kodu zliczającego próby podjęte przez użytkownika, tak aby nasz program informował o powtórzonych próbach odgadywania wcześniej już podanych liter. Naszym celem w tej części jest wstępne omówienie typów sekwencyjnych listy, zbioru oraz typu słownikowego. Wrócimy też do typu string. Charakterystyczną cechą typów sekwencyjnych jest to, że są one kolekcją danych. Zawierają 0 lub więcej elementów. W takiej kolekcji elementów występuje zatem pojęcie długości ciągu czy liczebności zbioru. Typy te umożliwiają również odwołanie się do wartości pojedynczego elementu i do sprawdzenia czy dany element znajduje się w kolekcji tego typu. Przykładowo możemy powiedzieć Podaj trzecią literę swojego imienia czy podaj trzecią cyfrę telekodu. W przypadku listy zakupów możemy zapytać, co kupujemy jako pierwsze, co jako ostatnie. W przypadku przepisu na ciasto moglibyśmy zapytać, odmierzyłem mąkę, co dalej? Przykładem dla zbiorów może być pytanie, czy cyfra 6 znajduje się w zbiorze cyfr arabskich? W przypadku słowników możemy zapytać, co znajduje się pod hasłem komputer. Możemy szybko sprawdzić, czy szukane hasło znajduje się w słowniku. Przeczytać listę samych haseł czy samych definicji. Możemy również dopisać własne hasło do słownika lub zaktualizować definicję zapisaną pod danym hasłem. Do pełnego zrozumienia tych złożonych typów będziemy potrzebować dodatkowej wiedzy. Zatem ich szczegółową analizę oraz omówienie ich szerokich zastosowań przeprowadzimy w osobnych, poświęconych im materiałach wideo. Przyjrzymy się wtedy bliżej budowie komputera, liczbom i innym językom programowania. Teraz skupimy się po prostu na wstępnym użyciu i ogólnej charakterystyce tych typów danych. Dla pewnych rozwiązań stworzymy też kilka wariantów kodu, stosując różne typy danych. Część materiału podzielimy zatem na jeszcze mniejsze części, w których osobno zajmiemy się poszczególnymi typami.